Siema z tej strony strony SzymekTM Jeszcze szybko chciałbym powiedzieć, żeby nowi widzowie zostawili subskrypcję Myślę, że damy radę wbić 27 tysięcy widzów No i napiszcie w komentarzu co byście zmienili w moim cheatpaku Siema, dzisiaj omówię najciekawsze opcje w moim cheatpaku, więc zaczynamy Pierwsza zakładka tryb wieloosobowy Tutaj nic się nie zmieniło zbytnio, ale jest tutaj specjalna zakładka alt login, wchodzimy w nią myślę, że każdy domyśla się o co tutaj chodzi, więc nie będę specjalnie przedłużał odcinka klikając na klawiaturze prawy shift Wchodząc w render, włączając overlay, włączacie cały hub. Pierwsze co rzuca się w oczy to te liczby w lewym dolnym rogu, są to FPS-y i kordy dla niewtajemniczonych, a to coś u góry, to są kierunki świata. Pewnie zapytacie się, komu to potrzebne? A, komu to potrzebne a dlaczego? dlaczego? Jeśli troszeczkę dłużej pogracie na tym cheatpaku, to zrozumiecie po co te opcje zostały tutaj dodane. Dla formalności muszę wam powiedzieć, że w tym cheatpaku nie ma koment, nie ma wpisywania kropka, bin, coś tam, tylko będziecie musieli ręcznie zmieniać, na przykład tutaj jest na prawy shift, mogę teraz zmienić na L. Jak widzieliście na centrum PvP z miejsca dostałem bana, no i tutaj też mam jakąś huzunkę, gram, ale dobra, nieważne, co zrobić, żeby nie dostać z miejsca bana. Wchodzicie w player, złączacie spinbota, no i wtedy możecie sobie grać na killaurze. To powoduje, że nie bije po prostu botu, widzicie, pojawiają się te boty, ale po prostu nie są bite przez tą kilaurę, no i jesteście czyści. Teraz szybko wam powiem, do czego służą pozostałe opcje w zakładce sombat. Velocity to jest po prostu antyknock, autopotion to myślę, że każdy zna, ale już to jest nieprzydatne, bo nie ma takich serwerów. Criticals to są po prostu zadawanie o pół więcej, to są takie criticalsy, jakbyśmy tak się odbijali jak teraz. Wtedy zadajemy o pół serduszka, nie więcej, ale to jest naprawdę przewaga. Auto Armor, do czego służy? Po prostu zakłada na ciebie zbroję. Jeśli masz na przykład w ekwipunku skórzaną zbroję i diaksową, on założy tą lepszą. Fastball i bow to po prostu szybkie strzelanie z łuku. Jak widzicie, nawalam jak w miniganie. I'm drop i hot bar drop po prostu wrzucają z naszego ekwipunku wszystkie rzeczy Zoom it po prostu przyspiesza jedzenie, jak widzicie jak szybko mi się odnawiają te mięska Kolejna opcja, pchase, jest to po prostu przechodzenie przez ściany Jak widzicie przechodzę przez ściany, ale jak pewnie każdy się domyśla to nie działa na serwerach Scott Bartz służy do usuwania tej tabelki po prawo, patrzcie klikam, już jej nie mam Esp pokazuje graczy za ściany. jak widzicie normalnie, nie da się ich nie zauważyć Strage PvP po prostu pokazuje skrzynki i tym podobne. Jak widzicie tu jest skrzynka, tu jest skrzynka. X-Ray to chyba również każdy zna. W tej zakładce myślę, że nic nikomu nie muszę przedstawiać, bo każdy kojarzy te opcje. Na przykład Jezus to jest chodzenie po wodzie, Fly to jest latanie. No taki podstawowy angielski to chyba każdy zna. Chest Stealer to jest tak zajebista opcja. Zobaczcie tylko to. Otwieram sobie skrzynkę i wszystkie rzeczy w skrzynce trafiają do mnie. Scaffold to po prostu budowanie pod nami bloków. Jak widzicie. Widzicie, ale w moim cheatpaku jest specjalna opcja taka, że można do góry budować Więc to jest tak zajebiste, tak uciekać przed graczami, ich trollować Specjalnie dla was, dla moich najlepszych widzów Skoczę teraz na główkę i złamie kark, zobaczcie tylko to